Zadanie z zasadą zachowania momentu pędu. Na końcu poziomego pręta o masie 40 kg i długości 1,2 m usiadła papuga błękitna o masie 9400 kg. Pręt wraz z papugą wprawiono w ruch obrotowy wokół pionowej osi przechodzącej przez jego środek. I mam obliczyć, ile razy zmaleje moment bezwładności pręta z papugą, jeżeli ptak zbliży się do osi obrotu o 20 cm. No to najpierw robimy podpunkt A. Te dwie sytuacje można sobie narysować. W tym zadaniu papugę traktujemy jak punkt materialny. I tu pamiętamy o tym, że liczymy moment bezwładności jakby dwóch elementów, czyli w tym układu ciał, tak jak tutaj pręta i jeszcze papugi, to dodajemy osobno do siebie moment bezwładności pręta i moment bezwładności papugi, czyli punktu materialnego. I wzór ogólny w tej sytuacji pierwszej, kiedy papuga jest na końcu pręta, a oś obrotu jest w środku pręta, no to wtedy będzie ona oddalona, o odległość R1, jedna druga L. I jak napiszemy sobie dla tego układu moment bezwładności wzór, no to to będzie moment bezwładności pręta plus moment bezwładności tej papugi wzór na moment bezwładności punktu materialnego to jest mr r kwadrat, gdzie r to jest odległość właśnie tego punktu od osi obrotu, dlatego tutaj r 1 to jest 1 druga l. Masy oczywiście się różnią, bo m małe to jest masa pręta, m duże to jest masa papugi. I potem to upraszczamy, czyli to r 1 sobie wstawiam, że to jest 1 druga l. I tą jedną, jedną drugą l daję do kwadratu, czyli to będzie jedna czwarta r kwadrat. No, i upraszczam sobie ten wzór na ten moment bezładności w pierwszej sytuacji. I jak podstawię dane z treści zadania, to mi wyjdzie, że ten moment bezładności będzie 385 kg razy m2. W sytuacji drugiej, kiedy papuga tutaj się zbliżyła o 20 cm, to możemy sobie zapisać, że będzie teraz odległości od osi obrotu R2, która jak sobie policzymy będzie wynosiła 1 trzecią L. A dlaczego 1 trzecią L? Bo najpierw jak ona jest tutaj, to jest oddalona od osi obrotu o 60 cm, o połowę długości pręta. Jeżeli się przybliży o 20 cm, to będzie oddalona o 40 cm a 40 cm to jest 1 trzecia długości tego pręta, więc możemy tak sobie zapisać, że R2 to jest 1 trzecia L. No i w tym momencie ten wzór na moment bezładności w drugiej sytuacji będzie taki sam. Jeżeli chodzi o pręt to nic się nie zmieni, no ale moment bezładności dla papugi, czy punktu materialnego, no zmieni się, bo zmieni się jej odległość od osi obrotu. Dlatego tutaj za R2 wstawiamy 1 trzecią L. I wzór końcowy ma taką postać, jak podstawimy, to wyjdzie nam ten moment bezładności z drugiej sytuacji, 198 dziewięćdziesiąt kg tysięcznych kilogram 2 No i następnie odpowiadamy na pytanie, ile razy zmaleje moment bezładności pręta z papugą, no bo on faktycznie zmalał, więc jak sobie zrobimy stosunek, ten moment bezładności pierwszy do drugiego, no to wyjdzie nam, że ten pierwszy jest dwa razy większy. To jeżeli moment bezładności pierwszy jest dwa razy większy, no to ten w tej drugiej sytuacji ten moment bezłodności zbalał zmalał dwa razy. No i mamy podpunkt A, teraz podpunkt B. Mamy podać początkową częstotliwość układu, jeśli po zmianie położenia papugi okres obrotu będzie równy 2 sekundy. Tutaj jeżeli mamy podać częstotliwość, to powinniśmy skojarzyć, że tutaj skorzystamy z zasady zachowania momentu pędu, Dlatego, że tutaj na ten układ nie działa żadna siła z zewnątrz. Ten moment pędu będzie zachowany, a w takim równaniu, które sobie zapiszemy, że w sytuacji pierwszej i drugiej ten moment pędu będzie równy, to mm, są te prędkości kątowe, więc będzie można tą początkową częstotliwość układu zapisać, czy policzyć, wyciągnąć to wzór. Czyli tą początkową prędkość kątową sobie, sobie zapisujemy. 2πF, czyli 2πF1 wzór. Natomiast na tą drugą prędkość kątową, czyli w drugiej sytuacji, no bo wzór na prędkość kątową to jest 2πF lub 2π na okres, w zależności od tego, czy chcemy zapisać w tym wzorze częstotliwość, czy okres obrotu. Ale tutaj w drugiej sytuacji mamy podany okres. Więc dlatego akurat tutaj sobie omega zapisałam ze, na, ze wzorem na okres, a tutaj z częstotliwością, bo akurat częstotliwość muszę wyciągnąć, a okres tutaj mam podany w drugiej sytuacji, więc stąd takie równanie. 2 pi tutaj można skrócić i yy, jak wyciągniemy z tego równania F1, czyli częstotliwość pierwszej sytuacji, no to wyjdzie nam taki wzór końcowy, że tutaj moment bezwładności w sytuacji drugiej musimy podzielić przez iloczyn momentu bezwładności w sytuacji pierwszej i okresu w drugiej sytuacji i wyjdzie nam przybliżeniu wynik dwadzieścia pięćsetnych herca. Ja tutaj wszystkich obliczeń nie zamieszczałam, bo zbytnio mi się one nie zmieściły, bo to zadanie jest takie mocno trochę obliczeniowe. Tutaj trzeba dużo podstawiać, dużo liczyć i tak naprawdę samo rozpisanie wzorów jest tutaj proste. Dużo jest to ogólnie liczenia w tym zadaniu. Tych obliczeń tutaj nie, nie wpisywałam, ale wszystkie wykonywałam i te odpowiedzi zgadzają się z odpowiedziami. I, no, i jeżeli chcecie sobie przeliczyć, to jak najbardziej możecie sami sobie przeliczyć i sprawdzić, czy Wam wyjdzie taki wynik. Ja już tych obliczeń tutaj nie zapisywałam. I pod punkt C mamy podać względny przyrost energii kinetycznej układu czyli um, względny przyrost energii kinetycznej układu to chodzi o to, jak się zmieniła um, procentowo ta energia kinetyczna względem początkowej wartości. No to najpierw musimy w ogóle te energie kinetyczne w pierwszej i drugiej sytuacji policzyć. Tutaj mamy ruch obrotowy, więc energia kinetyczna dla ruchu obrotowego ma wzór i omega kwadrat na 2, więc w pierwszej sytuacji sobie liczymy tą energię kinetyczną, w drugiej sytuacji no i następnie liczymy ten względny przyrost, czyli robimy różnicę, tak jak według tego wzoru, robimy różnicę przez tą energię chemiczną pierwszą i razy 100%. I wyjdzie nam wynik, że w przybliżeniu ten względny przyrost energii chemicznej układu będzie wynosił 100%.